Masz na szkół? No dobra, no chyba mi się nie uda dzisiaj nagrać tego odcinka jednak. Dzisiejszy odcinek e, będzie turbo spontaniczny, bo o ile lubię planować i lubię e, tworzyć właśnie takie skrypty, mieć wszystko przygotowane to stwierdziłam, że mój pierwszy odcinek powinien być totalnie na luzie. Będę zerkać na siebie, bo tak naprawdę to jest pierwszy raz, kiedy nagrywam coś tym aparatem, tak wiecie, gdzieś do publiczności. Więc jeżeli będę dużo razy patrzeć na to, jak wyglądam, nie zrażajcie się, na pewno się przygotuję, na pewno następnym razem będzie za każdym razem lepiej. Dzisiaj nagrywamy z Nalą. Dzisiaj jest pierwszy odcinek mojego YouTube'a, takiego wideo YouTube'a, w którym chcę powiedzieć, troszeczkę z po prostu pogadać. Pogadać o takim temacie, który gdzieś tam już mi siedzi w głowie. Mm, ale niestety Nala nie daje mi tego nagrać, więc korzystam z tego, że jest spokojna na moich rękach i pierwszy odcinek 13 w piątek będzie nagrany razem z Nalą. To tak tytułem wstępu, ale o czym w ogóle będzie ten odcinek? Chcę porozmawiać o takiej bańce, w której jesteśmy, jeżeli mamy swoje biznesy, i chcę porozmawiać o tym, w jaki sposób ja mam podejście do tego mm, takiego wewnętrznego krytyka, który często yy, blokuje nas przed wieloma rzeczami. I dziewczyny, ja na początku yy, swojej drogi, to myślę, że nawet zaczęło się w ogóle od oglądania YouTube'a. Kiedyś myślałam, że będę chciała być youtuberką, tak jak inne dziewczyny. Potem oczywiście Patrzyłam na inne biznesy online i sobie myślałam, boże, jak one robią, one tyle zarabiają, one sobie tyle um, działają, one są po prostu takie sprawcze. No i wiecie co, ja też teraz prowadzę taki biznes, ale to, co chcę powiedzieć, to przede wszystkim to, żeby um, myśleć o tym, jakie byłyśmy kiedyś myśleć o tej naszej ścieżce, co było dla nas kiedyś nieoczywiste, kiedy uczyłyśmy się danego tematu, kiedy uczyłyśmy się rzeczy, które teraz nam towarzyszą na co dzień. Czyli kiedy ja mówię na przykład, co to jest landing page, opowiadam coś o landing page'u, to muszę mieć z tyłu głowy to, że inne osoby zupełnie nie wiedzą, co to znaczy, że inne osoby zupełnie nie wiedzą, um, Czym jest landing page? Nie wiedzą, jak to zastosować, nie widzą różnicy między zwykłą stroną albo między stroną typowo sprzedażową, między sklepem, nie rozumieją tego. I nawet jeśli kiedyś to tłumaczyłaś, to pamiętaj o tym, że cały czas przychodzą i odchodzą odbiorcy, że są osoby, które też są na początku drogi, mimo że mogą być rozwinięte w wielu innych elementach, w wielu innych, mieć wiele innych zasobów, to tak naprawdę, tą część, którą ty się zajmujesz, wcale nie musi być dla nich jakby oczywista. Więc to jest taka ważna rzecz, którą wydaje mi się, że musimy myśleć w kontekście tego, naszej komunikacji w ogóle i wracać do tych podstaw, wracać do podstaw, które mogą zachęcić tych odbiorców, żeby chcieć dalej się z Tobą rozwijać, żeby rozwijać się z twoimi, w Twoich programach, żeby rozwijać się po prostu w Twoich kursach, w, z Tobą, jakby korzystając z Twojej usługi. Także to jest taki numer jeden, no, no, rzecz która przychodzi mi do głowy, że naprawdę często o tym zapominamy i warto sobie w ogóle wypisywać to czego my się uczymy? To czego my szukamy w ogóle? No bo za chwilę, za kilka miesięcy, za kilka lat znowu będzie tak, że będziesz musiała wrócić do tego momentu, w którym y, zastanawiasz się, a czego ja szukałam? Czego ja nie umiałam? Co było dla mnie trudne? Ym, zapisujmy te nasze przemyślenia, bo one są bardzo istotne. No ale oczywiście, jeżeli nie masz tych przemyśleń już takich zapisanych, to możesz skorzystać oczywiście z grupy facebookowej, z instagrama, pytać odbiorców, ym, czego oni potrzebują, jaki jest ich problem, jak możesz ten problem rozwiązać po prostu, tak? To są takiego typu rzeczy. Pamiętajmy o tym w tym kontekście takiego badania rynku, spotykania się z jakimiś naszymi potencjalnymi klientkami i tego typu rzeczy. Drugim tematem jest wewnętrzny krytyk, który bardzo często nam towarzyszy, kiedy właśnie nam się wydaje, że... Cały czas musimy patrzeć na tego kogoś, kto jest dużo dalej, dużo za, dalej za nami. Nie patrzymy na ten nasz proces, który przeszłyśmy, tylko cały czas się oglądamy za te osoby, które są wyżej. I taką anegdotę dałam moim dziewczynom, które są ze mną tutaj na Akademii Krederek Biznesu, że to jest tak jak wspinanie się na górę. Kiedy się wspinasz na tą górę, no to są pewne osoby, które w ogóle nawet nie zdecydują się na nią wspinać. To są takie osoby, które nie chcą y, budować biznesu online. Ym, ale są też osoby, które na przykład już weszły na tą górę i są troszeczkę wyżej od Ciebie. I Ty uczysz się od nich, w jaki sposób docierać wyżej, w jaki sposób ym, przejść tą ścieżkę jeszcze dalej i patrz, zobacz, że... Dróg jest wiele, tych ścieżek, tych szlaków jest dużo, żeby dojść na ten Twój szczyt, który sobie określiłaś, i mm, już ktoś tam prawdopodobnie jest i on może Ci podać tą rękę, czyli być Twoim mentorem, pomóc Ci przejście dalej. Tak jak ja jestem dla wielu kobiet, tak i ja potrzebuję takiej osoby. I kiedy jesteś na środku, to masz masę ludzi, która stoi na dole, masę ludzi, która. Mm, chcę też się uczyć, też chcę wiedzieć, w jaki sposób Ty doszłaś do tego momentu. W jaki sposób Ty jesteś chociażby na środku tego szczytu, i jak to zrobiłaś, jaką ścieżką tam doszłaś. I to jest właśnie to Twoje doświadczenie. To jest to, w jaki sposób możesz pokazać i przedstawić to, co umiesz tu i teraz. Może nie jesteś, może nie jestem za tym, żeby mówić, że każdy z nas jest ekspertem, każda z nas jest ekspertką w danej dziedzinie, ale jestem za tym, żeby pokazywać Twoją drogę, że to nie jest nic złego, kiedy opowiadasz o swojej drodze, o tym, co zrobiłaś, nie, kiedy opowiadasz o tym, po prostu, w... nala no, kiedy no. kiedy opowiadasz o tym po prostu, jaka jest Twoja ścieżka, co przeszłaś, ile zrobiłaś, jak to zrobiłaś, tego nikt Ci nie zabroni. Więc myślę, że to jest super opcja, żeby pokazywać takie rzeczy na własnym case study, na tym, co my zrobiłyśmy, na tym, jaką drogę my po prostu przeszłyśmy w trakcie tej ścieżki do tego, do tego momentu na tej górze. No a z racji tego, że jest 13 w piątek, i wydałoby, wydawałoby się, że to jest taki dzień który może być pachowy to ja chcę dzielić się z Tobą szczęściem, chcę się dzielić z Tobą tym właśnie, że można być uśmiechniętym w swoim biznesie że można mimo tego, że wielu rzeczy każdemu z nas gdzieś tam brakuje na co dzień że możemy być zadowolone, możemy być uśmiechnięte, możemy robić to co chcemy mm, zarabiać i być pewne siebie być pewne tego, że w ogóle coś robimy zobaczcie, ja kiedyś chciałam być na YouTubie i e, zrezygnowałam z tego, bo w ogóle bałam się tego, bałam się wychodzić do YouTube, mówić w ogóle do kamery, w ogóle cokolwiek nagrywać. Hmm, bałam się prowadzić live bałam się nagrywać stories. Boże, jak ja sobie przypomnę, jak ja to robiłam, to jest jakaś masakra. E, ja byłam e, tak zestresowana. Ja nie wiedziałam, co zrobić, brzuch mnie bolał. Nagrywałam jedną 15-sekundową rolkę przez 6 minut um, i dalej nie byłam zadowolona z efektu końcowego. A teraz przychodzę tutaj do Ciebie i mimo tego, że będę pewnie zbierać myśli, mimo że będę mówić albo y", to po prostu to jest okej. Okay. Puszczam to takie, jakie jest, bo chcę po prostu wyjść z moją tematyką do ludzi. Chcę powiedzieć Ci, jaki ja mam po prostu stosunek do, do różnych rzeczy. A dalej będę sobie krok po kroku poprawiać te moje wyniki, poprawiać ten mój sposób podejścia jakby do różnych rzeczy biznesowych na YouTubie. Co będzie na tym kanale? Jeszcze nie wiem. Będą tematy, które po prostu potrzebujecie, żebym poruszała. Będę mówiła czasem motywacyjnie, czasem troszeczkę technicznie. Zobaczymy tak naprawdę, czego Wy ode mnie potrzebujecie. Jest dużo miejsc, z których ja już uczę. Tutaj nie będzie takiej typowej edukacji jak na moich szkoleniach Mastermind czy na moim, mojej Akademii Kreatorek Biznesu. Natomiast już teraz zachęcam Was, żeby pobrać bezpłatne prezenty, zapisać się na 30 trzydziestodniowe wyzwanie, pobrać e-booka, gotowe strategie na newsletter, czy skorzystać z w ogóle konsultacji u mnie, jeżeli chcecie coś przegadać. Natomiast to jest taki pierwszy film, więc myślę, że rozruchowy. Co mogę powiedzieć? Subskrybuj ten kanał. Tak się chyba mówi. Jeszcze? Zobaczymy. No i co? Dziękuję Wam za oglądanie pierwszego materiału. Postaram się robić nagrania z więźle i na temat, a jak wyjdzie, ile to będzie trwało, to nigdy nie wiadomo. Zastanowię się też, czy ten format będzie odpowiedni na mój podcast. Jeśli nie, no to po prostu tutaj będą takie dodatkowe fajne filmy, wideo, które możecie, w których możecie mnie poznać i w których ja mogę poznać Wasze potrzeby. Więc takie zadanie dla Was, napiszcie w komentarzu. Czym blokuje was, was wewnętrzny krytyk i czy też robicie często ten błąd, że nie mówicie o tym, e, co wydaje Wam się takie naturalne, normalne, proste i banalne, a może pomóc wielu osobom. Do zobaczenia, trzymaj się, pa pa!